Jaki lekarz wydaje orzeczenie do prawa jazdy, czy jak opinie wszystkich innych specjalistów są dla Ciebie korzystne to czy lekarz uprawniony, taki jak ja, uprawniony do badań kierowców, oczywiście może orzec inaczej Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od zapytania mojego widza Piszę do Pana w sprawie porady Miałem te testy w WOMP-ie, uważam, że przeszedłem wszystko pozytywnie Test na zawartość narkotyków ujemny okulista, wszystko super Psychiatra powiedział, że mnie puszcza Miałem wysoki cukier, ale zrobiłem hemoglobinę gliko glikolowaną na polecenie Pani Doktor Wyszła ona dobrze Natomiast na koniec Pani Doktor powiedziała mi że niestety daje mi decyzję odmowną, z powodu jakiegoś wewnętrznego przepisu, który mówi, że muszę mieć udokumentowany roczny okres abstynencji Tyle, że ten przepis mówi o osobach, o których stwierdzono uzależnienie a mnie pod tym kątem yy, nikt nie badał i nie stwierdzono u mnie czegoś takiego Co mogę zrobić w tej sytuacji? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam Jeżeli masz z tego filmu wynieść coś jedno, to zapamiętaj, że niezależnie od wszelakich opinii wszystkich specjalistów świata to lekarz uprawniony do badań kierowców podejmuje decyzję i on za tą decyzję odpowiada w jakimś celu przeszedł dość długie, specjalistyczne szkolenie No i ma wiedzę, którą mogą nie posiadać ci specjaliści No bo trudno, żeby psychiatra do końca znał się na badaniu kierowców I niezależnie od tego, czy ta decyzja jest słuszna, czy nie Mówię w przypadku tego widza No to ten, że lekarz uprawniony do badań kierowców no zrobił, tak jak uważał, to za zgodne ze swoją wiedzą medyczną Natomiast, jeżeli chodzi o zwykłych yy, kandydatów na kierowców, to typowym nieporozumieniem jest tutaj na przykład, pójście do okulisty no w nadziei, że ten okulista oprócz badania wzroku wystawi mu końcowe orzeczenie, z którym pójdziesz od razu do wydziału komunikacji, aby przedłużyć prawko Nie wiem skąd się to wzięło, że szczególnie przedłużanie terminowego prawa jazdy ze względu na wzrok, idzie gość do wydziału komunikacji, a tam mu mówią, wie Pan co, no musi Pan pójść czy Pani pójść do okulisty, prawda? No, czasami kandydaci na kierowców czekują tego od lekarzy POZ-u od podstawowej opieki zdrowotnej, no jeszcze liczą na to, że za to płaci tak zwany Narodowy Fundusz Zdrowia No, czasem idą do jakichkolwiek innych lekarzy, ale tych bez uprawnień No, jeżeli ten lekarz bez uprawnień nie ma, że nie ma uprawnień no to też czasami wystawia tam jakiś dokument, no ale, ale uprawnień on nie ma, i zostaje to zweryfikowane na poziomie wydziału komunikacji Jeżeli decyzja lekarza uprawnionego do badań kierowców była dla Ciebie niekorzystna nie zgadasz się z tą decyzją, no to co możesz zrobić? Po prostu odwołać się za pośrednictwem tegoż to lekarza uprawnionego, który dał Ci tą negatywną Oczywiście odwołujesz się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy składasz odwołanie Ten lekarz musi to odwołanie Jeżeli Ci wydał orzeczenie yy, to musi Ci to odwołanie dalej przesłać Natomiast, y, orzeczenie wydane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest już ostateczne Także, na tym kończę Jeszcze raz pozdrawiam Cię Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu i zapamiętaj od kierowców jest lekarz uprawniony do badań kierowców wszelakie inne opinie specjalistyczne są jedynie opiniami Specjalistyczne, psychologiczne są też tylko opiniami, prawda? Natomiast tenże lekarz uprawniony podejmuje ostatnią, ostateczną decyzję.